Co on myśli, czuje i zamierza? Wróżba kolektywna dla wszystkich, czyli ogólna, z kartle Normanda. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dzisiaj wieczorem w czwartek. Zaczął się już grudzień. Myślę, że jest już zimniej. Szybko robi się ciemno. Siedzimy w domu i. Oglądamy częściej, być może YouTube. Także cieszę się, że Państwo zaglądają do mnie, znaleźli mój kanał. Wszystkich nowych subskrybentów, wszystkich nowych uczestników, widzów, słuchaczy, witam serdecznie. Jeśli jednak nie jesteś jeszcze subskrybentem, proszę zasubskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem u góry mój kanał a będziesz dostawał powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych, darmowych wróżbach na tym kanale. Wróżby są oczywiście najczęściej o miłości, uczuciach, związku. Natomiast również są inne tematy, takie jak horoskopy lub wyrocznie na najbliższe dni, na najbliższe miesiące, rady, porady co w zawodzie, co w finansach, także proszę zasubskrybuj mój kanał. Proszę również o komentarze i o lajki, oczywiście te z kciuszkiem w górę. Wszystkich Państwa, którzy szukają jakichś rozwiązań, odpowiedzi na trudne pytania, zapraszam na wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie zdjęć, dat urodzenia, i Waszych konkretnych pytań. Także jeśli potrzebujecie wskazówki, inspiracji, drogowskazu, nie wiecie co dalej, napiszcie do mnie na mój adres e-mailowy, który znajdziecie pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Loelia.orakel@gmail.com. Zapraszam! Zobaczmy, kochani, teraz, co pokażą karty Lenormanda. Co on, ona, czyli Twoja osoba ukochana, o której myślisz, za którą tęsknisz, którą wspominasz lub na którą czekasz, czekasz na jej powrót. Co ta osoba ukochana o Tobie myśli, co do Ciebie czuje i co w stosunku do Ciebie zamierza. Myśl teraz o Twojej osobie ukochanej. Myśl intensywnie, natomiast nie sugeruj żadnych odpowiedzi. Co ta osoba myśli? ta osoba czuje, co ta osoba zamierza. Trudne karty, kochani, lecz zacznijmy interpretować te karty. Na dnie kart Lenormanda wychodzi karta domu, karta czwórka, czyli czwórka jest to symbol stabilizacji, z tym symbol czegoś stałego, długotrwałego, co jest właśnie stabilne. To jest temat tego czytania. Ogólnie właśnie w tutaj mamy w tle Wasz dom, czy pracę, egzystencję, czy po prostu stabilność Waszą zawodową, finansową, stabilność w partnerstwie. Tutaj ten temat jest dla Was ważny. Nad tym tematem należy się teraz zastanowić. Więc co ta osoba myśli? Ta osoba jest nerwowa, niespokojna. Jakieś są frustracje, być może były kłótnie lub plotki na Wasz temat. Być może jakieś inne osoby trzecie coś za plecami o Was opowiadały, po prostu mówiły, opowiadały, obgadywały Was. Ta osoba jest niespokojna, ma wręcz taki niepokój w sobie, też jakby strach, ponieważ tutaj jest karta powrotu. Ta osoba myśli o tym, by powrócić, by porozmawiać. Takie oczywiście też karta rozmów. Natomiast są to karty, być może, są to rozmowy, być może nerwowe, pełne takiego niepokoju, wręcz nerwowe dygotanie od wnętrza, niepokój, nie, tak? niespokojna atmosfera. Należy uważać, jeśli ta osoba do Was wróci będzie chciała powrotu, nowej szansy, nowego wyjaśniania spraw, należy uważać, by się nie pokłócić, ponieważ no, będzie różna wymiana zdań. Ta osoba myśli o powrocie, ponieważ ma do Was emocje. Ta osoba czeka na właściwy moment, kiedy będzie silna, by podjąć nową próbę. Ta osoba również myśli o stabilizacji, myśli, by zarzucić kotwicę w Waszym kierunku, czyli myśli o czymś rzeczywiście stabilnym, o czymś, co powinno po prostu no, wzmocnić ten związek. I tutaj mamy właśnie, wracamy do podłoża naszej y, tutaj y, wróżby, jest stabilizacja, ten najważniejszy temat. I tutaj właśnie ta osoba myśli o czymś stabilnym, tak? Kotwicę zarzucić chce na dłużej, chce zostać na dłużej, chce po prostu jakiegoś stałego związku. Także o tym myśli ta osoba, za którą wy tęsknicie. Co ma w sercu ta osoba, czyli co czuje? Chciałaby, pragnęłaby szczęścia. Czterolista koniczyna mówi jednak, że o szczęściu krótkotrwałym. Ta osoba ma jednak głębokie uczucia do was i pragnie spełnienia marzeń z wami. Czyli szczęścia, spełnienia marzeń, głębszych uczuć, głębszych jakichś tutaj yy, kontaktów, relacji. Ta osoba pragnie, by się sprawy, które były przyciemnione, czyli niewyjaśnione, nieklarowne, wyjaśniły. By przyszło jeszcze raz dla Was słońce tak? czyli wyjaśnienie, wyklarowanie wszystkich spraw, ponieważ tutaj widzimy dużo problemów się napiętrzyło. Dużo spraw, które nie zostały przegadane, przeanalizowane, przemyślane razem po prostu wyjaśnione. Nakłębiło się tych ciemnych, być może negatywnych spraw, negatywnych myśli. I ta osoba, pomimo tutaj tych negatywnych myśli czy jakichś problemów, chce, by to wszystko się wyjaśniło, by to, to wszystko przeszło, tak? Klarowności, jasności, słońca w tunelu, nowej szansy. Yhm, widzimy tutaj światło w tunelu, czyli jakieś rozwiązanie tych trudnych spraw. Ponieważ ta osoba ma uczucia do Was i pragnie z Wami być szczęśliwą. Także takie są tutaj uczucia, pomimo że emocjonalnie jest tutaj niełatwo, troszkę zagmatwane emocjonalne sprawy, jak również no, nie jest łatwo, tak? Trzeba wszystko tutaj wyjaśnić dopiero, by być szczęśliwym, bo emocjonalnie na razie jest ciężko. Emocje Wasze są obciążone, przynajmniej ta osoba, o której wymyślicie. Jest tutaj troszeczkę w negatywnych emocjach, ponieważ coś negatywnego się między Wami wydarzyło. Co ta osoba zamierza, czyli jakie ma plany w stosunku do Was? I tutaj na tym trzecim poziomie są bardzo ciężkie karty. Jest blokada, izolacja, separacja, oziębłość uczuciowa. Jest fałsz, zdrada, kłamstwa, niepokazywanie swoich właściwych, autentycznych uczuć i jest... Sytuacja bardzo skomplikowana, wręcz sytuacja bez wyjścia, zawikłana, gdzie nie widzicie na razie wyjścia z sytuacji, czyli ta osoba, o której Wy myślicie, nie widzi na dzień dzisiejszy, na tę chwilę wyjścia z Waszej trudnej sytuacji, zawikłanej, skomplikowanej, także tutaj jest jakiś labirynt, jakiś problem, w, który, w którym razem jesteście, czy być może jest ta osoba jeszcze z inną jakąś partnerką czy partnerem, tak? Dwa, dwa fronty, dwa, dwie twarze, dwulicowość, fałsz nie nieukazywanie nie, nie swoich właściwych uczuć, coś y, tutaj kryje, tak? Za maską, czyli maskuje się. Być może jest ta osoba z kim innym, ma jeszcze innego partnera i z Wami po prostu też chcę tutaj utrzymać kontakty, czy chcę od Was nowej szansy, natomiast jest tu jakaś sytuacja, czyli jakaś zakręcona sprawa bez wyjścia, gdzie być może nie może się wykaraskać ta osoba z innego jakiegoś związku czy małżeństwa, tak? No i na tą chwilę widzę ta osoba, na razie potrzebuje separacji izolacji, tak? Mówi na przykład wypiera się, że ma dużo pracy wypiera się, że jest zajęta, zabiegana nie ma czasu, nie odpisuje także tutaj taka blokada, separacja jakby bycie w jaskini myślenie co dalej jakby myślenie o tym, żeby wrócić żeby z Wami utrzymać kontakty żeby zbudować coś stabilnego, by wyjaśnić problemy i by być szczęśliwym, niemniej jednak jest to skomplikowane, nie jest to proste związek, w którym jesteście tak jakby był tutaj jakimś takim bardzo skomplikowanym związkiem, tak, gdzie Wasze problemy jakby Was przerastają, gdzie nie możecie na dzień dzisiejszy Waszych tutaj komplikacji wyjaśnić, ponieważ nie są one proste do wyjaśnienia. Więc takie sprawy zawikłane należy oczywiście uczciwie ze sobą tutaj wyjaśnić, czyli ta osoba... Być może chce wyjść w przyszłości z jaskini, tutaj w swojej izolacji i chce wyjaśnić te wszystkie zawikłane, bardzo, bardzo zakręcone sprawy. Natomiast na razie ta osoba ukrywa się, maskuje, izoluje, tak, nie jest dostępna, nie jest na razie, jak to się mówi komunikatywna, by to wszystko wyjaśnić. I tkwicie na razie w takim martwym punkcie, gdzie właśnie brak jest stabilności tej relacji, brak jest regularnych kontaktów, brak jest po prostu pewności, czy ta relacja ma prawo bytu, czy będzie stabilna, czy będzie długotrwała. I właśnie dlatego stabilność tej relacji jest najważniejszym tematem, także problemem, w tej relacji. Zobaczmy jeszcze radę karty Tarota, wyciągnę jeszcze kartę Tarota jako radę, ponieważ nie jest na końcu łatwa ta wróżba. Dużo skomplikowanych tutaj u Was spraw, dużo jeszcze czasu na wyjaśnienie wszystkiego, na rozwiązanie właśnie y, tych komplikacji lub Znalezienie pomysłu, tak? Tutaj wygląda tak, że Wasza osoba izoluje się, ponieważ, jakby szuka właśnie pomysłu, co zrobić, tak? Żeby wrócić, żeby zbudować z Wami coś stabilnego, żeby wyjaśnić wszystko, co się tak tutaj negatywnie między Wami rozwinęło. Więc, tak jakby jest teraz czas na myślenie. Ok, odwróciła mi się jedna karta. O, mamy radę. No ta pasuje, ta karta mi się odwróciła teraz w tasowaniu, więc tutaj jest, no niestety słowo, którego wszyscy nie lubimy, cierpliwość, tak, cierpliwość, opanowanie, wstrzemięźliwość. Oddajcie Wszechświatowi również te ciężkie, skomplikowane sprawy. Wszechświat niech poprowadzi Was, niech poprowadzi jakby ten związek, niech wyprostuje te wszystkie sprawy, które się wam, między Wami negatywne wydarzyły i tutaj nadejdzie odpowiedni czas. Jakby y, wierzcie opatrzności Bożej lub Wszechświatowi, że oni też z góry po prostu tym pokierują, tak? Czyli miejcie cierpliwość, nadejdzie właściwy czas, by rozwiązać te wszystkie tutaj masywne, y, no, zawikłane sprawy. Także cierpliwość, opanowanie, nie róbcie jakichś tej scen, afer, nie wybuchajcie, tylko cierpliwość, opanowanie i po prostu, no, trzymajcie nerwy, jak to się mówi na... Wodzy, żeby y, nie wybuchnąć czy nie zrobić jakiejś awantury, ponieważ tutaj ta pierwsza karta w naszym rozkładzie jest bardzo nerwowa, tak? Widać, że jesteście nerwowi, co dalej, jesteście nerwowe, co się wydarzy, czy ta y, relacja będzie jeszcze kontynuowana, czy on wróci, czy napisze, czy będzie stabilność. Także uwaga, by nie narobić tutaj jeszcze bardziej kali i awantur, dobrze? czyli cierpliwość, anioł, stróż, wszechświat, Boża czuwa nad Waszymi sprawami, nad Wami. Proszę trzymać nerwy na wodzy i życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego. Jest to oczywiście wróżba kolektywna, więc na pewno nie rezygnuję ze 100% widzów, ale myślę, że w większości będzie ta wróżba pasować do wielu moich subskrybentów i słuchaczy, proszę, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, y, z kim rezonuje właśnie ten rozkład ta kart. Bardzo proszę, nawet nieraz nie wystarczy jeden, no, jeden wyraz, tak? Rezonuje tak, nie lub jedno zdanie. Y, także proszę o Wasze komentarze, o Wasz feedback. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam najgoręcej wszystkich moich kochanych widzów, proszę o komentarze i o lajki i zapraszam też do mnie osobiście na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.